Czy jesteś za stary nagliniarza? Czy jest jakaś granica w wieku, która automatycznie powoduje, że cię odrzucą? I co najśmieszniejsze, pytają mnie o to kandydaci już w wieku nawet 30 lat, 30 paru, a niektórzy bardziej ambitni nawet przed 30. -tką. I formalnie nie ma jakichś ograniczeń, ale. Tak naprawdę, policja chce jakieś osoby z pewnym doświadczeniem życiowym, zawodowym, więc nie jeździ się jak ci wlepią jako arbiturientowi, jako świeżo upieczonemu maturzyście, tak zwaną osobowość niedojrzałą, oczywiście na PZP co według obecnych przepisów y, lekarskich y, MSWiA jest normą do 25 roku życia. I największą ich obawą jest to, że młodzieniec będzie jakiś taki nieodpowiedzialny, bardziej skłonny lekkomyślnie użyć broni nie myśląc o dalszych tego konsekwencjach. No, po prostu przeżyłem to kiedyś od pały młodej pały. Oczywiście, nie oznacza to, że jako młody jesteś bez szans, ale wymaga to wyjątkowo dojrzałej prezentacji przed psychologiem, a szczególnie na PZP. Natomiast wracając do tego wieku, że tak powiem, starszego, mój najstarszy student, który się dostał do policji miał 44 lata, także imię jego 44, natomiast jego background był mężem policjantki i dwa razy wcześniej oblał Multiego, natomiast zgłosił się do mnie do trzeciego, yy, że tak powiem, podejścia i szkolenia tzw. Tak ostatniej szansy. Gościowi po prostu przestał iść biznes prywatny. Chciał koniecznie coś znaleźć stabilnego do końca życia. Niewątpliwie to doświadczenie życiowe miał. Znajomość pracy w policji, oczywiście z drugiej ręki, poprzez małżonkę, która mu tam opowiadała, co się w służbie dzieje. On odbył zasadniczą służbę wojskową, także wiedział czego chce, wiedział z czym mundur się, nazwijmy to je. Dzieci miał odchowane. I co śmieszniejsze, znał wszystkich ważniejszych policjantów ze swojej miejscowości, z którymi współpracował wcześniej pełniąc jakąś funkcję społeczną, chyba był radnym. W zasadzie oni go nawet widzieli w tej policji, tylko poprzednie dwa niepowodzenia jakoś go tak troszeczkę sfrustrowały. Natomiast, co Ty musisz wziąć pod uwagę, jak chcesz spełnić swoje marzenia po czterdziestce? I podstawą tutaj jest y, dobry stan zdrowia. To przysłowiowe, serce jak dzwon. Y, wiąże się z tym zdolność przejścia testu sprawności fizycznej. Natomiast, no Let's face the music. Jeżeli dopadły ci jakieś choroby cywilizacyjne typu otyłość, prawda, y, nadciśnienie, choroby serca, choroby kręgosłupa, no to zdecydowanie sobie odpuść. Te schorzenia jedynie ci się nasilą wraz z przebiegiem służby i przedwcześnie cię mogą zdyskwalifikować. To samo w zasadzie dotyczy różnych nałogów, czyli nałogowego palenia papierosów. Nie mówię tam już o trawie, czy jakiś tam innych dziwnych wynalazkach. Picia w nadmiarze różnych płynów gazowanych czy niegazowanych. Tutaj uświadamiam niektórych, piwo to też jest alkohol. No i takie przypadki najczęściej uwalają na komisji lekarskiej. Szkoda wtedy Twojej mitręgi. Natomiast weź też pod uwagę, że możesz być tak zwany pozornie zdrowy i mogą wyjść różne ukryte schorzenia, o których nie masz dzisiaj pojęcia a dające N na komisji. Wierz mi, ludzi po trzydziestce badają troszeczkę solidniej, robią różne tam rentgeny kręgosłupa, robią tam jakieś y, próby wysiłkowe, inne, no i niestety y, młodzieńcy w wieku 20 lat, czy młode dziewczyny w wieku 20 dwudziestu paru lat, są na komisji uwalane, a Tobie jak wyjdzie wysoki cholesterol, czy tam jakieś cuda na kiju, to umarł w buta. Natomiast ze spraw pozazdrowotnych, uświadom sobie, że jeżeli masz dobrze prosperujący prywatny biznes, zarabiasz dużo więcej niż przeciętny glina, to po prostu możesz ciężko znieść ten względny niedostatek finansowy lub konieczność podporządkowania się młodszym kolegom, ale starszym stopniem. Ich polecenia mogą być dla Ciebie totalnie nielogiczne sam, jeżeli na przykład byłeś na kierowniczym stanowisku, zrobiłbyś to o wiele lepiej, czy uważasz, że zrobiłbyś to o wiele lepiej. Do tego dochodzi koszarowy tryb życia ze wszystkimi jakimiś jego utrudnieniami. No, oczywiście te utrudnienia są głównie podczas szkolenia podstawowego. Jeżeli nie wierzysz mi z kasą, to sam wiem, że jeżeli zarabiasz więcej kasy, ciężko się przestawić na kasę mniejszą, a jeżeli dalej mi nie wierzysz, to poproś swojego szefa, żeby obciął ci wypłatę o połowę, czyli nie dawał premii i zobaczysz, jak się z tym będziesz czuł. Jeżeli naprawdę jesteś biznesmenem, zarabiasz kasę, to zajmij się zarabianiem kasy, a nie zawracaniem sobie głowy w policji, bo tam niestety nie dorobisz. Natomiast, uczciwie ci powiem, że y, większość z was, być może i ty y, w wieku młodszym, czy starszym odpadnie y, z powodu dezadaptacji, y, braku postępów w nauce lub kontuzji. No, nie wspominam tak zwanych młodzieńczych wybryków, bo nie jest to domeną takich starszych kandydatów powiedzmy po 40, czy nie mówię już w moim wieku po 50. Ale niestety, jeżeli nie masz tego uba do nauki, umiejętności podporządkowania się dyscyplinie służbowej lub jesteś słaby fizycznie, taki wątły, to służba w policji zdecydowanie dla ciebie nie jest. Natomiast po tej 40. również zastanów się, co tak naprawdę chcesz osiągnąć w tej policji przez najbliższe 15 lat. Mówię 15, bo w wieku 55 lat, o ile się orientuję, wywalają na emeryturę. I proste. No, pierwsze trzy lata nie będziesz miał totalnie nic do gadania. Pozostałe 12, no, może ci nie wystarczyć do zrobienia jakiejś sensownej kariery, która by się równała z tą, którą osiągnąłeś obecnie w cywilu, szczególnie jak jesteś na kierowniczym stanowisku. Tak jak w cywilnym życiu, aby coś osiągnąć, będziesz musiał się wiecznie szkolić. A to często wiąże się z rozlicznymi wyjazdami, jak i chęcią poznawania czegoś nowego na stare lata. I niestety nie jest to takie łatwe w moim wieku, czy po czterdziestce. Ma się już poglądy takie bardziej ustabilizowane, konserwatywne. Podejście do wielu spraw jest takie dosyć przewidywalne i Czasami jest już ta kiepska głowa do nauki, bardziej już pasuje do mochorowego beretu szczególnie u kobiet, niż do jakiegoś tam ciągłego kształcenia się. Bardziej też polegasz na zdobytym wcześniej doświadczeniu, niż na tym, że wprowadzić coś nowego lub innowacyjnego. No, być może jesteś ślubnym wyjątkiem i wtedy policja ta nasza polska Policja jest rzeczywiście dla Ciebie. Podstawą, którą ja odróżniam yy, ludzi, którzy osiągnęli sukces od tych, którzy nie osiągnęli, jest takie mierzenie wysoko, a nie po prostu łeb w mocherze zakutany jakiś taki i poglądy jak za króla świeczka. Moją arbitralną granicą wieku jest powiedzmy lat 45, ale opieram to bardziej na sukcesach studentów mojej elitarnej grupy szkoleniowej, no i tego zioma, którego Ci opisałem, niż na jakichś wewnętrznych, nieoficjalnych instrukcjach policji, w których oczywiście mówią, że każdy się może dostać, ale tak, być może jest jakieś odcięcie na jakimś wieku. O niczym takim nie słyszałem. I końcowy wniosek, jeżeli po prostu nie trapią Cię choroby w wieku średniego, jak już nie trapią, prawda, dasz radę na teście sprawności fizycznej, Policja jest Twoim marzeniem, uważasz, że sobie poradzisz, że zrobisz coś dobrego, masz właściwe motywacje, to warto, abyś spróbował, nawet w nieco wieku późniejszym. Aczkolwiek za bardzo takich ludzi nie znam. I naprawdę, sukces siedzi tutaj w Twoim głowie, w Twoim ubie, jest kwestią właściwych motywacji, właściwego podejścia do tematu właściwych oczekiwań. I w moim przypadku, na przykład prawdziwy sukces zawodowy i finansowy i jakichkolwiek tam życiowy, jakiekolwiek inne sukcesy osiągnąłem dopiero po czterdziestce, kiedy odszedłem z wojska, ale wiem, że się ciągle rozwijam, a ten okres wcześniejszy, włącznie z wojskiem, ze służbą wojskową, był jakimś naturalnym etapem mojego rozwoju. No, dokładnie tak jak <zum> ząbkowanie u twojego dziecka, nauka chodzenia u jakiegoś tego niemowlaka, prawda, czy potem małego dziecka. Natomiast ja nie nadawałbym się już w wieku 50 paru lat do policji z powodów niestety zdrowotnych. Dopadła mnie choroba serca, zawał serca, schorzenie nagłe, które zdecydowanie dyskwalifikuje takiego zioma jak ja z, z policji. Natomiast dopadło mnie to w wieku lat 48, czyli powiedzmy, po 45 roku życia u facetów się niestety zaczynają różne choroby cywilizacyjne. Również odradzam Ci policję, jeżeli miałeś jakieś epizody depresyjne, choroby psychiczne, wyleciałeś ze służby wojskowej z powodów psychicznych, czy miałeś jakieś zdarzenia, w których policja interweniowała, a Ty odpierdalałeś jakiś numer na podłożu choroby psychicznej. Nie mówię o tym, jak się leczyłeś, w jakimś szpitalu psychiatrycznym. Oni raczej do tego dostęp będą mieli, a mówię konkretnie o wiedzy i jeżeli to w jakiś sposób wyjdzie, to jesteś od razu uwalony na komisji lekarskiej, pomimo tego, że nawet multiselect przeszedłeś pozytywnie. Także mówił Darek Kraśnicki, twórca elitarnej grupy szkoleniowej. Moja, ale zupełnie moja, arbitralna granica wieku jest 45 lat, natomiast jeżeli wierzysz siebie, wiesz, że dasz radę, to nawet wydaje mi się, że możesz spróbować po 50, no tylko zastanów się, co chcesz robić w policji zaledwie przez lat 5, chyba że ci oferują jakieś tam, nie wiem, od razu pójście nad inspektora i za parę lat y, bezpieczną policyjną emeryturę z bardzo wysokiego etatu. Jeżeli dostałeś się do policji po 40, napisz to w komentarzu do tego wideo, co zrobiłeś, co to kierowało, jak ci się w tej policji służy, czy ta policja naprawdę spełniła twoje oczekiwania, czy to jakoś współgra z twoimi marzeniami. Zrób to w komentarzu do tego wideo, tutaj subskrypcja mojego kanału, oczywiście kwadraci czy prostokącik, kolejny filmik, w temacie multi-policja, rekrutacja do policji.